W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co się stanie, jak nie przedłużysz terminowego prawa jazdy zaraz po terminie ważności, a w zasadzie nawet przed końcem terminu ważności i czy po upływie jednego roku posiadania tego nieważnego dokumentu będziesz musiał zdawać powtórnie egzamin państwowy na prawko no, co jak dobrze wiesz, nie jest wcale takie proste I tradycyjnie zaczynam od maila mojego widza Nazywam się Alina i piszę do Pana w sprawie prawa jazdy i mój problem polega na tym, iż w grudniu 2014 roku upłynął termin ważności mojego prawa jazdy ponieważ było one wydane na czas określony, czyli na jeden rok No, ja przypominam, że wideo kręcę końcem sierpnia 2015 roku Od roku przebywam za granicą, więc prawo jazdy przez ten czas nie było mi potrzebne i Jednak za jakiś czas mam zamiar wrócić do kraju, no i prawko by się przydało więc chciałam się dowiedzieć, czy muszę wrócić do kraju przed grudniem 2015 roku na badania do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy aby przedłużyć mój termin ważności prawa jazdy Czy jest to możliwe, abym przekroczyła jednak ten rok i wtedy zrobiła badania Boję się, że jeżeli nie wrócę i nie zrobię badań przed upływem roku to moje prawo jazdy całkiem przepadnie i będę musiała zapisać się znowu na kurs przejść ten kurs, zdać egzaminy i tak dalej i tak dalej, nie mówiąc o dodatkowych kosztach Dodam jeszcze, że badania musiałem wykonać ze względów zdrowotnych i z góry dziękuję Panu za odpowiedź No Problem bardzo ciekawy i pełen nieporozumień, prawda? Ponieważ przedłużałem już setki praw jazdy, kiedy kierowca zapomniał je przedłużyć we właściwym terminie Najczęściej sprawa wychodziła podczas jakiejś kontroli drogowej przez policję, itd. czy tam jakichś innych no, wierz mi, że ostatnia stawka mandatów z relacji oczywiście tych co ich złapano wynosi około 500 zł Z mojej praktyki, najdłużej prawko było nieważne chyba z 15 lat Zdarzyło się 10 no ale właściciele nie ponieśli tutaj żadnych konsekwencji, szczególnie w postaci powtórnego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Sprawy typu rok, dwa w sumie to normalka a bardzo często kierowcy jeżdżą nieświadomi braku uprawnień a co więcej konsekwencji z tym związanych, szczególnie jeżeli się coś złego zdarzy No i, i czasem jakiś przypadek przypomina, że czas po prostu jest pójść do lekarza, aby te odnowić zaległe badania i znowu jeździć bezstresowo Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, natomiast jeżeli Ty Masz terminowe prawko, spójrz teraz na ten dokument, wygrzeb gdzieś tam z portfela czy skądś tam czy przypadkiem nie musisz go wymienić Jeżeli musisz wymienić, poszukaj lekarza uprawnionego w swoim rejonie i umów się oczywiście na kontrolne badanie lekarskie. Jeżeli sprawa przedłużenia prawa jazdy Cię nie dotyczy natomiast interesują Cię podobne filmy już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy co najmniej raz na tydzień, staram się zrobić jakieś nowe wideo związane z badaniami kierowców czy o podobnej tematyce